Natrafiłem na jakieś takie ciekawe miejsce Green, Róg Green Carmelite Street Jest ono tylko dla ruchu pieszego Tam gdzie widzisz tych idących ludzi to już jest Union Street Czyli pójdę w tamtym kierunku Przejdę się po schodkach i już będę na głównej ulicy Union Street w Aberdeen. Tam jakaś kolejka czekająca na wyprzedaż artykułów sportowych. Piękne granicowe domki, a w sumie budynki. 31 maja 2014. Filmuje Darek Kraśnicki z Wrocławia w Aberdeen, Scotland